W jaki sposób poruszać się z jedną kulą? Kiedy kula jest już dostosowana do twojego wzrostu i rękojeść sięga wysokości nadgarstka, a na nogach masz obuwie, w którym chodzisz na co dzień, należy pamiętać o kilku rzeczach, aby chodzenie z jedną kulą było bezpieczne. Przede wszystkim, kiedy chodzimy z jedną kulą, musi ona znajdować się po stronie nogi zdrowej. Jest ona wsparciem dla nogi słabszej i porusza się z nogą słabszą w tym samym momencie. Dlatego, kiedy chodzimy, ciężar ciała przenoszony jest na nogę zdrową, a następnie kula i noga słabsza poruszają się do przodu w tym samym momencie. Pokażę wam teraz, jak to wygląda z boku. Noga słabsza i kula idą do przodu w tym samym momencie. Ciężar ciała na nodze zdrowej, kula i noga słabsza do przodu w tym samym momencie. Kiedy zmieniamy kierunek, Pamiętajcie o tej samej zasadzie. Kula i noga słabsza są z przodu w tym samym czasie. Nie zmieniajcie kierunku, nie obracajcie się zbyt gwałtownie. Może to powodować utratę równowagi i upadek. Kula i noga słabsza to przodu w tym samym momencie. Kiedy musimy korzystać z kuli, pamiętajcie o tym, że w domu mamy chodniki. Często porozkładane różnego rodzaju krzesła, stołki, kable. Zwróćcie szczególną uwagę, żeby te rzeczy były jak najbardziej uprzątnięte żeby nie powodowały dodatkowego niebezpieczeństwa i dodatkowych powodów utracenia, utracenia równowagi i upadku. Pamiętajcie również, żeby regularnie sprawdzać, czy kula jest w dobrej kondycji, czy nie jest skorodowana, czy nie ma pęknięć i czy gumka na końcu kuli nie jest wytarta. Dzięki tej gumce kula się nie ślizga, jest ona takim hamulcem dla kuli, więc warto jest patrzeć, sprawdzać, czy ta część kuli nie jest zniszczona. Jeżeli jest zniszczona, bardzo łatwo ją wymienić. O tym, w jaki sposób można ją wymienić, dowiecie się z mojego filmu pod tytułem Jak dostosować kulę. Wszystkie te informacje znajdziecie w darmowym pliku do pobrania pod tytułem Jak poruszać się z jedną kulą.